że komenda do. Dobra, wracamy do strefy dawaj, Mamy jakieś 5 minut. Spoko, nam radę. Hez już bił. O. A. O. Cześć, cześć Hez już. Z nami na kanale witam. siedzi Hez już. Wit, witam, witam. Co, co słychać? Słychać, słychać. Dobrze. Dobrze słychać, no? No. Fajna, to się cieszę. Ja tutaj sobie patrzę, protestuję taki. Eee. Inny, jak to się mówi? Zapomniałem. Launcher, o! O, bo ten nowy jakiś tam przed chyba. A, czy jakoś się to pisze. Mój menedżer mi tak polecał, polecał i właśnie go testuje. Jak na razie chodzi dobrze wszystko. Niektóre opcje się mi bardzo podobają w tym launcherze. Hmm w ogóle jest, jak ja cię dawno nie słyszałem. Dawno. No bo mnie trochę nie było na serwerze no, i dobrze cię słyszałeś. No. Yy, Miałem tu Czasami. kłopotów, trochę mi teraz użyli, mam trochę lżej, bo zginąłem. To znaczy się wylogowałem się, byłem jako żyjący, zalogowałem się, zginąłem i tam był prawdopodobnie Miałem się nie wylogować, bo był ten napis. Ja, ja dokładnie nie powiem, jak on tam brzmi. Antylogout, anty antylogout. O, o antylog. No, antylogii. Prawdopodobnie to było. Ja o tym nie wiedziałem. Nie zwróciłem na to uwagi. Wylogowałem się i zalogowałem się później ponownie. No i wszystko diabli wzięli. Taki był finał. A oddali Ci itemy? Częściowo bo... tak, częściowo nie. A jeszcze chciałem się spytać. Bo zakombinowałem, bo nie miałem wszystkiego. Ja na pierśnik sobie zrobiłem złoty, to mi ładnie komponuje. Ale tam są e, zaklęcie ciernie. Czy ja komuś nie zaszkodzę tym? E, jeśli ktoś cię uderzy, to, to zaszkodzisz, czyli oddasz po prostu. No jak ale jakbym chciał to e, sobie później dopiero skojarzyłem, ale jakbym chciał kogoś ratować, to znaczy się to trzeba nie, na niego nie, nie. Nie, nie, to on nie uderzy. To tylko jak ktoś się uderzy, odda. Aha, to odda tylko jak ktoś mnie uderzy. No to, tak. no, no to może być. No to jest takie do samoobrony. No do samoobrony ja za bardzo nie chciałem tego, no ale się przybłądziło z ładnym. Drugim zaklęciem to było e, ochrona 4 i zaryzykowałem, nie? Bo ochrona Mangi, 4 to jest. Mangi, czekaj, trójząb nie mi uciekł. Znatek. O nie. Dobra, wrócił. A gdzie wy takie skarby wydobywacie? My byliśmy a. teraz poza murami. Byłeś poza murami? Nie, nigdy nie byłem. No właśnie ja też teraz y, dzisiaj po raz pierwszy byłem i tam też mogą widzowie Aha. wchodzić na serwer. O! No to słyszałem, że ponoć mogą wchodzić widzowie na serwer, ale jak to jest to nie wiem dokładnie jak to działa. Tak samo już nether jest otwarty, można iść spokojnie. Aha. To akurat mi na pieśnik złoty się przyda, bo tam niektóre tworzenia, jak ma się na złoty, nie atakują. Obowiązuje no. to? Obowiązuje, Oj obowiązuje. Hej. Ja to takie robię taką arenę na slajmy, może komuś kul potrzebna. A to ty zrobiłeś tę arenę na spawnie taką, takiego wielkiego slajma? Nie, nie, to ja nie robiłem tego. Bo, bo tam na spawnie jest taki duży slime zrobiony, i to myślałem, że, że to jest ta arena. Nie. A to nie, gdzie teraz ja jesteś? kopalni ja cały czas pod ziemią siedzę. I patrzę, jak tu. O, już w tej chwili wyszedłem, już mam jeden pak z tych slima, i już druga pół pakki. A chcesz z nami iść do netheru teraz, bo właśnie też chciałem Między. Nie, nie, nie, nie, nie. na razie Za mocny. Nie, <laughs> nie tak za bardzo się tam nie boję netheru, ale na razie nie. Ja tam byłem ciekawy, bo jednak ludzie rozkopują już pewnie ten netherite i to wszystko to A. bym też chciał. No ja na razie nie, na razie nie, ale później wejdę. Nawet mam ścieżkę do oryginalnego portalu netheru. To jeszcze nie było wolno wchodzić, to już wiem gdzie to jest. Także nie muszę budować tego portalu. Chyba do każdego portalu jak jest otwarty to można wejść, no nie? No, no, no. I wy, wy macie swój własny wybudowany. Znaczy, ja korzystam u innych z portalu zawsze. No ja też, bo tak to nie wiem gdzie tu, gdzie tu jest. Czy, czy jest w ogóle jakiś nasz portal, bo no mnie nie było trochę na serwerze i mnie ominęło aha, tutaj. Aha. Dobra, mangi, chodź, no, bo ja no, to muszę przybyć jedną. Ładnych parę dni temu odnalazł pod, mur a, pod, pod tymi murami jeden portal czynny. I mam go na, na miarę na niego jakby. A to chyba, to chyba wiem gdzie, chyba tam przy pustyni takiej. Tutaj jest jeden na przykład na widoku. O. A, faktycznie. Tu przy bazie no. jest jeszcze jeden. Ale pójdziemy do mnie tak. przychodzić, wiesz co, I od wejdziemy portalem, bo tam mniej więcej kojarzę. No, do ktoś i, do... I do Dobra. do sam Dobra. Dobrze, ja portal stował to. Bardzo się mi podoba, ale jeszcze ja chyba trochę pobędę. Tu sobie zrobię, tak? A jak Ci się, Hez, już podobał ostatni ten event y, z tymi takimi grami, powiedzmy, co się skakało i tam. No, jakoś... to... Bardzo się mi podobał, tylko kwestia jest tego rodzaju, że ja nigdy w takim czymś nie uczestniczyłem. i Ja się czułem po prostu zagubiony. No, w sumie nic dziwnego, no bo... E, to wszystko, e, te ludki tak latały, <gry> że ja od surplusu dostawałem. I jak tam przemawiałem, no kto to przemawiał, e, co po kolei będzie, nie? to ja po prostu nie wiedziałem na co patrzeć, gdzie patrzeć i tak dalej. Były tam niektóre rzeczy, które powodzeniem były na mnie do osiągnięcia, ażem zawalił jak małe dziecko. O, no, ale tam to tam, myślę, że żaden wstyd. Ja na przykład, była jakaś konkurencja... Nie, to nie jest żaden, ja się z tego nie wstydzę, tylko, tylko tak też się człowiek zachowuje, nie? To no tak jak małe dziecko, e, tam. Na przykład Czekaj, ja też na przykład zepsułem jak małe dziecko, bo była ta konkurencja taka, że trzeba było wybudować. Znaczy tam w tym. W takim miodzie trzeba było zbijać bloki. Parasolkę. żeby Tak, parasolkę? tak. No, no. To, to, to ty miałeś parasolkę, a ja miałem jeszcze coś prostszego, miałem jakieś, jakąś kulkę zrobić tylko. A nie wiedziałem, gdzie ta kulka jest, bo mówili wszyscy, że na środku. Ja szukałem Cześć. tam potem pla placu o, zabaw. No właśnie taki. ja to samo, ja to samo zrobiłem i nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero później bym się zorientował, co to ma być. A to już było później do no, no, no, no, ja to, no, to, nie ja nie to samo nie. miałem nie wiem. No, tylko oddaj Bo na pewno tyku, gdybym nie. wiedział od razu. Nie? ale w sumie było eee. bardzo fajnie. Trzymaj, trzymaj, No, no. No ale sam event na plus, w sensie... Tak, tak, ładnie, podobało się mi to. Ja bym zobaczył więcej takich eventów, mimo wszystko. Może, może coś no. jeszcze będzie. Nie, na bank trzymaj będzie, na jest. bank. Teraz Graf w niedzielę organizuje. Dobra, może iść do netheru. A Graf to będzie chyba Daj mi organizował jakiś umysłowy i event, nie? Pewnie tak. No on to Pewnie już milionerów tak, kiedyś bo... tu robił. Ja to... słyszałem, po że ubra? ma być jakieś tam y, drabiny i węże, czy, czy nie wiem, coś takiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale to Ta ja... nie. on kiedyś tu już milionerów z tego co wiem, na kwadratowej robił. O kurka. Milionerów? On ale... ma takie pomysły. Ale to pewnie długo by się... O, dobra. Zrobiłem sobie nakładkę ja na... No po prostu na pytania live. zadajesz, wiesz, siadasz dwóch ten, zrobiliś studio takie wyglądające jak to prawdziwe. Dobra, no cóż. uzupełnić zapasy, bo jedzenia tam idzie naprawdę no. sporo. No ja w sumie mam trzy ziemniaczki, to chodźmy do Kuby zobaczyć, czy e, nie ja można by... Mam być... better plan, mam better plan, trzeba jakieś zrobić też. Nie okay, no. Chodź mam coś lepszego, uwierz mi. No ale to Kuby wystarczy przyjść, zabrać i tyle, nie? On ale on ma... właśnie już nie ma, on nie uzupełnia. Serio, nie uzupełnia dla ja zwierząt swoich. Stanie. Czekaj, czekaj, czekaj. Mangi, chodź tu, Co mam ma coś lepszego dla Ciebie. Uch, złote marchewki? One mają najwięcej, oprócz złotych jabłek, nasycenia w Minecraft'cie, więc najdłużej podtrzymają. Git, git, a w ogóle pytanie do Ciebie. Opłaca się bardziej drugim diamentowym hełmem hełm naprawić, czy samym diamentem, czy diamentami? Wiesz, to, co, jeśli masz mocno zrypany to diamentowym hełm? Nie, chyba diamentami, nie wiem, musisz sobie to przejrzeć ile diaksów ci pójdzie, wiesz, bo to jest od ilości No, opilok, najpierw, zależy. najpierw wypróbować to. No, ja leżę od tego, Tak bo... czy tak, Co się lepiej opłaca. Nie ma kowaliu tutaj. Bo kilofy, to chodź, ja ci postawię. Bo kilofy na przykład, jak masz, to się nigdy nie opłaca pełni zjechanego kilofu naprawiać z diamentami pojedynczo, tylko drugim kilofem. Bo cztery pójdą na naprawienie pełnego, pełnego kilofu, nie? E, cztery, no widzę, że cztery, no właśnie, cztery na, tak na pełny tak, kask. Dobrze. No to nie, no to, to tutaj diamentami ci się bardziej opłaci. No, dobra, to z naprawiam. Zbrojkę może też inną. Inne części w sensie. No i kitułowa. Mending by się jeszcze przydał, żeby dodać. Bo zabrali mi Mending i nie ma. Czekaj, ja położysz mi pełne. jeszcze? Albo dobra, albo dobra, nie, nie, nie, nie. położyć? Nie. nie, w sumie, w sumie nie trzeba. Bo Mending cię. Albo albo czekaj, po, połóż jednak. <laughs> jednak się zdecydowałem. popatrz, że mam Protection 4 w EQ, nie? I no. No i by było kit. O, Ej, spadło, co się, się stało? Padło kowadło. Spadło, Dobra, mam padło dużo kowadło. Chodź, chodź, idziemy do Nederu. Idziemy przez Atlantydę. Idziemy do Nederu. O cholera. Y... Znowu Creepera, to trzasła cholera. Nie zapomnij zapałek zabrać z torby. No to kurde, lecimy bez pochodni. Pokażesz? Coś mi świta, coś mi świta. <laughs> to ja są Ja tylko czasy. Pamiętam jak ten, jak młody diament, czy młody Minecraft. Nie pamiętam, ale multi parodia weszła. Kurczę, zepsułem coś. Show Speaking Only powinno być, a mi pokazuje wszystkich graczy na tym. Coś się zepsuło. Nie, nie, nie, w sensie ja sobie nakładkę zrobiłem, ale mi nie wiem czemu na live pokazuje wszystkich, którzy są na kanale, zamiast tych, którzy akurat mówią, nie? Coś się zepsuło. Ewidentnie. Dobra, trudno, niech to będzie. Lipa. No, a ty ostatnio chodź, cały czas sydna. streamujesz rano, czy już odpuściłeś Ostatnio trochę, trochę sobie odpuściłem, ale z kwestii zdrowotnych bardziej a powiedziałbym. A myślałem, myślałem, że to dlatego, że mnie nie było. Kurde, ale tu jest wodniście. Bardziej, że wiesz co, raz widzów jest, było mniej, drugie, że zdrowotnie sobie odpuściłem, bo opowiadałem ci chyba raz no, no, zatem, o oku, że mi oko ze zmęczenia wytrysło, puści, no. że mi mięsień puścił no, i mi oko wytrysło, na tak. bok. No.